Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Zapytanie mojego widza. Czy złagodzenie norm wzroku odnośnie widzenia stereoskopowego dotyczy tylko kierowców zawodowych? A co z operatorami różnych maszyn budowlanych? Czy wózki widłowe, koparko-ładowarki, dźwigi, żurawie wieżowe to pojazdy? itd. Tak, tak dalej, Czy jest to to samo? Yy, czy jednooczni mogą pracować jako operatorzy różnych maszyn budowlanych? Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Sławek. I tutaj muszę na razie Cię zasmucić. Niestety przepisy dotyczące operatorów koparek, koparko-ładowarek, ładowarek, suwnic, wózków widłowych, podobnych maszyn, jak również pracy na wysokości powyżej 3 metrów pozostały takie same i widzenie stereoskopowe jest bezwzględnie wymagane. Na pocieszenie mogę tylko powiedzieć, że byłem ostatnio na jakimś zjeździe medycyny pracy i mówi się, na poważnie o potrzebie zmian tych przepisów i być może wkrótce kierowcy zawodowi staną się jakąś normą podstawową i do tej normy zostaną zrównani wszyscy tutaj wymienieni operatorzy. Ale na razie są to tylko moje spekulacje równie dobrze obecne przepisy mogą jeszcze być parę lat i nic się w tym zakresie może nie zmienić. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak nie jesteś moim widzem zasubskrybuj kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Równie dobrze możesz obejrzeć podobny filmik z tej dziedziny.